Siema, na początku chciałbym wam pokazać, jak ta opcja wygląda z perspektywy mojej i jak przeciwnika, bo jak widzicie tam do góry Xardes nagrywa. Bardzo mu dziękuję za to. Dobra, wystartowali. Zobaczcie, włączam tą opcję i zobaczcie, jak to wygląda u Xardesa. Niby taki lag, więc nikt nie będzie podejrzewał, że macie haksy. Naprawdę bardzo dobra opcja. Zobaczcie, cały czas sobie to włączam. No i zobaczcie, tak teleportuje niestety, więc przeciwnik będzie widział, gdzie będziemy później, ale da nam to parę sekund yy, na ucieczkę. Dobra, jestem już na pierwszym serwerze, myślę, że wszystko ładnie wytłumaczone, jestem na jakimś Szymek, coś tam, nie jest to mój serwer, spokojnie, nie polecam na niego wchodzić, zrobimy tak, że ja tam daleko pobiegnę, zbuduję trapa, czy tam dziurę, no i tepnę się za jego plecy gościa, który będzie mnie gonił, no i myślę, że kilk gwarantowany. Antyknoka ma co za pedał, głupi Ale debil, no nie wierzę, no ale Ale to jest dobra, nie? Dobra taktyka Chyba mnie zabije jeszcze mi głód tutaj spada No kurcze, gorzej być nie mogło, no Chodź tu, gościu Jest, poleciał Ale gościu jest pewnie zdziwiony. Szybko, szybko, szybko, szybko, Szymon. Ja pierdzielę, żeby ich i, i ten nie znikł. Ale odcinek się szykuje. O kurde, ja powiem wam tak. Że ja nie będę tego musicie tutaj zostawić. Nie łapeczkę w górę, bo ci terowicie no, na, nie należy, ale komentarz, że chcecie więcej. To naprawdę mogę takie trapy robić. Masakra, na tym blink to jest naprawdę świetne. Możecie mi wierzyć, albo nie, ale gościu przed chwilą dostał bana za przeklinanie na czacie od jakiegoś vanisza gościa, nie? Bo jak, jakiś admin wbił. Masakra, współczuję gościowi, so much. As your